Rzeka Biała Lądecka Za chwilę dojdę do zabytkowego mostu ze Świętym Janem Nepomucenem Jestem chyba gdzieś w okolicach ulicy Klonowej Tylko nie mam pojęcia jaki numer No cóż, rzeka wygląda tak Mam nadzieję, że słyszysz szum i szczekanie pieska po prawej stronie jest moja szanowna małżonka. Jestem już na lądeckim, zabytkowym mostku. Święty Jan Nepomucen. W porównaniu do tego co sfilmowałem parę lat temu. Odrestaurowany. Trochę złota. Coś tam wyczyszczone. Także... Nawet w lądku, od czasu do czasu coś się zmienia. Jeszcze inne ujęcie świętego Jana Nepomucena w lądku na zabytkowym mostku. To złoto to jakaś ostatnia renowacja tego pomnika. Okolica wygląda tak. Tam jest chyba ulica Klonowa Tu Święty I oczywiście rzeka Biała Landecka Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia